Co Cię może czekać na badaniach lekarskich WOMP, jeżeli powtórnie Cię złapią i skierują do tego WOMP-u za jazdę po pijaku? Zapytanie mojego widza, witam Pana serdecznie. Napisałem do Pana w związku z sytuacją, która mnie spotkała i co do której mam wątpliwości jej zakończenia. A mianowicie w 2014 zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Wynik badania alkomatem wykazał 0,86mg na litr. Mój komentarz całkiem sporo. Ja bym się jednak bał po tej ilości alkoholu wsiąść. Orzeknięto zakaz prowadzenia pojazdu na okres jednego roku, bez ponownego egzaminu. Do orzeczenia lekarskiego został mi dopisany kod alkoholowy 05.08 Przeszedłem pozytywnie wszystkie badania i odzyskałem prawo jazdy terminowo na 3 lata do 2018 i niestety, bieżącego roku zdarzyła mi się sytuacja, w której zatrzymano mnie do kontroli i w której zostało mi zarzucone wykroczenie za jazdę po użyciu alkoholu. Wynik badania 0,14 mg na litr. Yy, orzeknięto zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy, i moje pytanie brzmi: jaka droga czeka mnie do odzyskania prawa jazdy? Czy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy może mnie wysłać na roczną terapię uzależnienia od alkoholu. Za pierwszym razem, nikt z lekarzy nie zarzucił mi bycia osobą uzależnioną. Dodam, że mam 22 lata, nie mam żadnych problemów, no niestety głupota i bieg zdarzeń przyczynił się do tych dwóch niemiłych sytuacji. Także mój komentarz, nieszczęścia chodzą parami, z góry pozdrawiam i czekam na odpowiedź. I sprawa jest dla mnie prosta, taka na 99%. Obawiam się, że po prostu bez udokumentowania tej rocznej abstynencji alkoholowej się nie obędzie. I o ile za pierwszym razem masz pewien kredyt zaufania, no to kolejne zdarzenie, zdarzenie z alkoholem, ten kredyt może skutecznie zaprzepaścić. I obawiam się oczywiście, najgorszego scenariusza, o którym widz wspomniał. No, jak będzie lepiej, to możesz się tylko cieszyć. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu Jeżeli ten filmik Ci spodobał, daj lajka, like daj kciuka Jeżeli chcesz obejrzeć podobny filmik to tutaj masz taki kwadracik lub możesz zasubskrybować mój kanał. No, niestety Recydywa, powtórna jazda po alkoholu, drugi, trzeci raz, czy po raz kolejny nie przekonasz wtedy za bardzo lekarza, że nie potrafisz się powstrzymać od picia i wsiadania do pojazdu w celu oczywiście jego kierowania. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku.